Otwieram trzydziestą sesję Rady Powiatu Bartoszeckiego. Bardzo serdecznie witam wszystkich obecnych tutaj na sali, Panów Starostów, Panią Skarbnik, Panią Sekretarz, Panią Ule. Witam również Telewizję Barcat i wszystkich, którzy nas oglądają, a szczególnie ciepło witam Radnych, którzy są w tej chwili już zalogowani, a którzy to Radni są zalogowani to chciałbym teraz sprawdzić, ponieważ na początku chciałbym sprawdzić kworum, czyli prawomocność naszej dzisiejszej obrad. Bardzo proszę o kliknięcie, kliknięcie zakładki kworum na swoich komputerach. Jeszcze czekamy. W tej chwili jest obecnych dziewięciu radnych. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że dziewięciu radnych to jest minimalna liczba radnych, żeby y, obrady były prawomocne. Także już są w tej chwili prawomocne, ale jeszcze nie zalogował się Pan Starosta, a jest obecny, więc za chwileczkę będziemy mieli dziesięciu co najmniej. Jeszcze czekamy chwilę. Już jest pan starosta się zalogował. Jeszcze chwilę poczekamy. No dobrze. Stwierdzam, że obecnych na sesji jest 10 radnych. Jest to liczba, wymaga, która, która jest wymagana, żeby sesja miała moc prawną. Wobec tego możemy przystąpić do dalszego procedowania. Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja została zwołana w, w trybie artykułu 15 punkt 7 ustawy o samorządzie Powiatowym na wniosek Zarządu Powiatu Bartoszyckiego. Oczywiście jest to nagła sprawa, czyli jest to tylko jedna uchwała, w zasadzie dwie i porządek obrad, jaki został zaproponowany przez Zarząd Powiatu wygląda w następujący sposób. Otwarcie obrad 32 Sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego, to już nastąpiło. Stwierdzenie prawomocności obrad, to też już nastąpiło. Ustalenie porządku obrad, tutaj po konsultacji prawnej wiemy, że nie potrzeba tego głosować, dlatego że jest to porządek obrad zaproponowany przez Zarząd i po prostu musimy go przyjąć taki władny zmienić porządek obrad jest tylko zarząd. Podjęcie uchwał w sprawach i to jest zmiany budżetu powiatu na rok 2020 i zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2020-2030. co jest oczywiście konsekwencją tej uchwały budżetowej. No i zamknięcie obrad 23 sesji rady powiatu bartoszyckiego. Tak wygląda dzisiaj program naszej sesji, porządek obrad naszej sesji. Wobec tego y, możemy przystąpić w tej chwili do podjęcia uchwał w sprawach. Y, pierwsza uchwała to jest uchwała numer 32 łamane na 162 łamane na 20, 2020 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2020 i tutaj na podstawie artykułu, i tak dalej, i tak dalej, tu jest taka dość obszerna podstawa prawna. Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Tutaj są oczywiście podane liczby, ale ja radni oczywiście wszyscy się z tym zapoznali. Ja proponuję tylko, spróbuję tylko przeczytać uzasadnienie tej uchwały, bo ona tak naprawdę wszystko wyjaśnia. Otóż powyższa zmiana wynika z decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego o zwiększeniu dotacji celowej na zakup wideo laryngoskopu oraz noszy dla zespołów ratownictwa medycznego dla szpitala powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Punkt drugi przeniesienie zadania inwestycyjnego pod nazwą prace modernizacyjno-budowlane korytarzy i klatek schodowych wraz z rozbudową sieci komputerowej i elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Bartoszycach przy ulicy Grota Roweckiego 1 na Fundusz Wsparcia Policji dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach, posterunek w Sępopolu w wysokości 56 298 zł. No i przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami. To jest uzasadnienie tej uchwały i w związku z tym myślę, że możemy przystąpić do głosowania. I dlatego zadam teraz pytanie, kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z Panów Radnych jest przeciw, a kto się wstrzymał? Bardzo proszę o oddanie głosu. Stwierdzam, że 10 Radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały, a co za tym idzie uchwała została przez Radę Powiatu przyjęta. Przechodzimy w tej chwili do kolejnej uchwały, która jest konsekwencją tej uchwały budżetowej, czyli Uchwała nr 32 łamane na 163 łamane na 2020 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 2020-2030. Tutaj następuje potem podstawa prawna i oczywiście te zmiany, które przed chwilą przegłosowaliśmy, są jakby naniesione w, wieloletnim, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bartoszewskiego, ponieważ te dwie uchwały muszą być po prostu zawsze zgodne. Wobec tego możemy przystąpić do głosowania i zadaję w tej chwili pytanie. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 2020-2030? Kto jest przeciw tej uchwale? A kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Powiatu uchwałę przyjęła. 10 głosów za, 0 przeciw i 0 się wstrzymało. W związku z tym, że porządek obrad został w tym momencie wyczerpany, zamykam 32 Sesję Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję. I życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia.